Szanowni Państwo, w ramach projektu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci zapraszam Państwa do miasta Sosnowca. Orzeł w Koronie ukazywał się w sześciu miastach Zagłębia Dąbrowskiego, by na koniec zlecieć nad Sosnowiec. Była to dla mnie niezwykła przygoda móc realizować filmy i zapraszać Państwa do miejsc szczególnych w wybranych miastach, ukazywać historię szlachetną i dumną po Zagłębie Dąbrowskie. Przesycone jest historią, ukazać Sosnowiec w jego niezwykłej scenerii, w każdym jego profilu, w tak pocerowanej historii jest wyzwaniem niezmiernie trudnym, biorąc pod uwagę czas i tempo realizacji materiału.